Cytryna jest jednym z najlepszych naturalnych środków, które pomogą Ci w leczeniu problemów skórnych przywracając młodzieńczy wygląd Twojej skórze i przywracając blask miękkość i gładkość. Dowiedzmy się więcej. Powinieneś posiekać jedną cytrynę i pocierać plasterki na twarzy przez kilka minut. Następnie spłucz ciepłą wodą. Następnie należy wymieszać trochę miodu, mąki ryżowej i soku z cytryny i nałożyć tę pastę na twarz. Pozostaw go na 15 minut a następnie spłucz. Jeśli chcesz złuszczać skóry wymieszaj 2 łyżki brązowego cukru, 1 łyżkę soku z cytryny i jedno jajko białe. Użyj tej pasty aby masować twarz okrężnymi ruchami. Pozostaw go na 15 minut a następnie spłucz. Możesz także zrobić kolejną naturalną maskę na twarz. Potrzebujesz białego jajka i dwa łyżek soku z cytryny. Wymieszaj je dobrze i podziel miksturę na trzy części. Powinieneś zastosować pierwszą na swojej twarzy, odczekać chwilę i zastosować drugą część. Zaczekaj chwilę a następnie zastosuj trzecią warstwę. Pozostawić do wyschnięcia a następnie zmyć. Jeśli chcesz rozjaśnić skórę i zmniejszyć występowanie ciemnych plam po prostu wymieszaj 1 łyżkę drzewa sandałowego, 1 łyżkę soku pomidorowego, 1 łyżkę soku z ogórka i 1 łyżkę soku z cytryny. Nakładaj pastę na skórę i pozostaw ją na 20 minut. Zmyć letnią wodą. Aby zwalczyć pryszcze i trądzik namocz ich w sokie z cytryny i nałóż na miejsca dotknięte trądzikiem i pryszczami. Pozostaw go na kilka minut a następnie spłucz. Pokryj twarz suchą ręcznikiem. Powtórz te procedury dwa razy dziennie.